Moher, stary i głupi suchar, zamiast mózgu, mocher. chora umysłowo, pielgrzymki na kolanach może robić, ale dziesięć minut postać w autobusie to nie, przedawkowała z radiem Maryja.